Kolejne ciekawe zapytanie o brak widzenia obuocznego a jeżdżenie pojazdami służbowymi kategorii B. Witam Panie Dariuszu. Chciałem zapytać, skoro widzenie przestrzenne nie jest przeciwwskazaniem do pracy jako kierowca zawodowy ciężarówki czy autobusu, to czy widzenie przestrzenne jest wymagane do kierowania pojazdem służbowym kategorii B? B. i jak wtedy wyglądają badania, czy jest konsultacja okulistyczna, czytanie literek, sprawdzenie pola widzenia, badanie psychologiczne, testy na aparaturze ciemnia. Czyli czy wszystko jest bez stereometru? Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam. I odpowiadając na pytanie, zdrowie kierowcy zawodowego, na przykład kategorii C, który jeździ 40 tonowym tirem, czy kategorii D, który wiezie kilkadziesiąt osób, no musi mimo wszystko spełniać jakieś bardziej wyśrubowane normy niż kierowcy kategorii B, który maksymalnie wziąć tych osób może chyba tam 7 czy 8, prawda? I który siłą rzeczy będzie prowadził znacznie lżejsze auto, będące teoretycznie dużo mniejszym zagrożeniem w ruchu drogowym. I jest tutaj logiczne, że wzrok kierowcy z samochodu suburbowego kategorii B może spełniać niższą normę zdrowotną, czyli jeżeli kierowca autobusu wiozącego kilkadziesiąt osób nie musi mieć widzenia przestrzennego, to tym bardziej nie musi mieć kierowca osobówki, który będzie wiózł tam swojego powiedzmy szefa czy kogoś innego. Ale czy oznacza to, że będzie jakieś inne badanie okulistyczne, jakieś takie pomniejszone? Czy to badanie psychologiczne też będzie jakieś tam takie, no szczątkowe? I tutaj powiedziałbym, że niekoniecznie ponieważ lekarz ma prawo zbadać narząd wzroku identycznie, przynajmniej po to, aby wiedział, jaki jest jego stan faktyczny czy, powiedzmy, jest ten brak widzenia obuocznego, czy nie ma. I nawet jak ma taką osobę z brakiem widzenia obuocznego i wie, że ją dopuści, to nie oznacza, że ma nie wiedzieć, że ta osoba nie ma widzenia przestrzennego. Natomiast nie będę za bardzo się wypowiadał co do psychologów. Przestałem śledzić na bieżąco ich metodykę. Sporo się w ostatnim czasie pozmieniało. Także no, teoretycznie może być badanie bez stereometru i bez ciemni, ale jeżeli takie badanie ci psycholog przeprowadzi, to ma pełne do tego prawo. No i w zasadzie na tym kończę. Jeżeli masz jakieś ciekawe zapytania odnośnie badań widzenia obłocznego, badań stereoskopowego kierowców zawodowych, czy kategorii C. Pomimo tego, że nie jest już tu taki warunek sine qua non do jeżdżenia ciężarówką, autobusem, a tym bardziej osobówką. Zrób to w komentarzu do tego wideo. Chętnie y, odpowiem na to pytanie, jeżeli będzie jakieś sensowne. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Subskrypcja kanału, kolejny filmik i do zobaczenia następnym razem.